Cześć! Dziś pokażę Wam kulisy mojej pracy, zabiorę Was na tak tzw. backstage, dowiecie się z kim współpracuję i jak to się dzieje, że tworzymy te piękne, YouTubeowe filmiki. To jest Bartek, który mnie maluje, a to jest Wojtek, który mnie czesze. Tak naprawdę z chłopakami poznałam się przy produkcji Tańca z Gwiazdami, to było naprawdę już wiele lat temu. Zacząłem pracować e, przy tańcu z Gwiazdami e, w Polsacie Aha. I tam e, jakby zacząłem asystować, dopiero uczyć się w sumie. Tak było, e, ale Ty wtedy... nie miałaś nawet takiego jeszcze luksusowego stanowiska make-upowego. Nie, ja wtedy byłem asystentem, więc ja wtedy robiłem Ci tylko nóżki. <grym> I sama ma bardzo ładną twarz, ma bardzo ładne rysy twarzy, więc tak naprawdę mm, dużo rzeczy u niej e, wygląda, wygląda dobrze. Bartuś, tak. A jak ci ze mną pracuje? Dobrze, bardzo lubię pracować z takimi osobami jak ty, ponieważ jesteś bardzo konkretna, e, wiesz czego chcesz, e, jakby, ale też jesteś bardzo wymagająca. <grym> to jest perfekcjonistka i bardzo duża detalistka. Początki były ciężkie. O Jezu, jakby ty się same... mnie bałeś. Tak. A okazało się, że to jest super ciepła, normalna osoba z fantastycznym poczuciem humoru. E, to zawsze na planie jest zabawnie, śmiesznie, e, ale też wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Ale już po pierwszym razie odpuściło Cię, czy jeszcze nie? Nie, myślę, że tak do trzech razy jeszcze było takie. wyczucie, tak. Ja pamiętam, jak z lusterkiem stała się sprawdzać jest. Była kontrola w tym lusterku, e, czy wszystko jest symetryczne, czy, czy, czy, czy, czy, te, czy to jej się podoba. Ja tak naprawdę z chłopakami spędzam masę czasu, bo oni towarzyszą mi podczas całych dni zdjęciowych, to jest od rana do nocy. Prócz też wyjeżdżają ze mną na te wszystkie śluby i wesela, które nie odbywają się w Warszawie. E, oprócz tego malują mnie na różnego rodzaju, malują mnie czeszą, na różnego rodzaju wyjścia, eventy, gale. Czasami również na jakieś takie moje prywatne wydarzenia. Często są u mnie w domu, więc jesteśmy ze sobą tak naprawdę bardzo blisko i jak mam jakąś przerwę w zdjęciach, to najbardziej mi ich brakuje. Bo z nimi jest po prostu zawsze fajnie, bo oni są tacy młodzi. To jest coś, co, co mnie zaskoczyło chyba tak najbardziej. Właśnie um, ile, ile Iza tak naprawdę pracuje. Że bardzo dużo pracuje, choć tak naprawdę nie musiałaby, a bardzo dużo pracuje i jest w tym naprawdę bardzo dzielna. A z Wojtym to jest w ogóle niesamowita historia, bo no poznaliśmy się na tańcu ze z On też miał wtedy... Ile ty Wojty miałeś lat? Moim zdaniem... 15. No właśnie malutko. Mamy w ogóle zdjęcie z naszego pierwszego wspólnego czysania. Wojcie jest Ach. po prostu takim opryszczonym szczylem, takim dzieciakiem. A ty dziewczyna, palcem <tacją> kultury na głowie. Poznajmy na tańcu z gwiazdami. To pierwsze moje skojarzenie. No, tancerka, blondynka to. Ja nie wiem, czym się stresowałem, czy tą produkcją. Przy tym, że mam Cię uczesać, bo mi, mój szef powiedział, że ty tutaj i Izabela, ale ja jakby wiedziałem, co to jest, bo oglądałem w dzieciństwie e, taniec z gwiazdami, jak jeszcze był z TVN. Dzieciństwie <grystanie> mnie oglądał, nie wiem. Tak, to no ja byłem malutki? Malutki, byłeś malutki. Ale też byłaś malutka. Tak, w taniec z gwiazdami miał parę takich szalonych poleceń, które niestety wykonał, dość pokornie, natomiast y, potem y, Również zdarzyło nam się kilka nieudanych fryzur, ale mam wrażenie, że Wojtek jakby dorastał razem ze mną. Ja czasami w ogóle na Wojtka mówię synek. I za bardzo matkuje, tak. I to jest fajne, bo, bo to jest jedna z nielicznych tu osób w Warszawie, hmm, bo każdy jakby pędzi, pędzi za karierą, która, która też się opiekuje, która się troszczy, która się zapyta, co tam u ciebie tam. Nie, jeżeli chodzi o to, to, to na pewno tak i na pewno będzie w przyszłości kiedyś tam super matką. Izabela też znalazła mi miłość. Tu ja <śpiewa> Spadka! I jeszcze trochę zorganizuję ślub. <śpiewa> I wesele! Ale robimy ten w remizie, nie? Tak. Będzie weselny klimat. Tak. Będą hity disco polo, będzie remiza, będzie po prostu szał ciał. Przez to, że jesteśmy tak z życi, to, to można powiedzieć, że traktujemy się jak rodzina, bo, bo spędzamy praktycznie na planie bardzo du dużo czasu i, i ciągle jakby ze sobą optujemy sobą to, to jest tak bardzo rodzinnie Gotowa? Gotowa tak. W ten oto sposób poznaliście mój beauty team, a teraz lecimy dalej Po około dwugodzinnych przygotowaniach przyjeżdżam tutaj do siebie do redakcji osobą, którą spotkam jako pierwszą jest Pani Paulina, e, która zawsze wita mnie uśmiechem, herbatą ma bardzo odpowiedzialne funkcje, e, ponieważ e, koordynuje targi ślubne i wszystkie nasze kontakty międzynarodowe. Sprawdźmy, kto jeszcze jest dziś w redakcji. Jest Kasia! Cześć! Tak, Kasia to jest człowiek orkiestra, ona jest tutaj zawsze i pomaga mi po prostu we wszystkim. Iza jest najlepszym ekspertem ślubnym w Polsce ja nie mówię tego dlatego, że chciałabym jej zrobić laurkę. Ja przychodząc do Izy w trakcie naszego pierwszego spotkania wiedziałam, że to jest ta osoba, z którą ja chcę pracować, bo jeżeli się uczyć to tylko od niej. Nie ma w Polsce w moim odczuciu nikogo, kto zna się na ślubach lepiej. I to nie jest tak, że Iza jest Panią w telewizji, która mówi w telewizji o ślubach. Iza ślubami żyje. Ja, ja dziś pamiętam, jak do Ciebie przyszłam pierwszy raz. Okay. Boże, jak ja się denerwowałam. <grym> trochę tak jest, rzeczywiście, że Iza ma wszystko i można ją za to nienawidzić, ale przez to, jaką ona jest osobą i to, w jaki sposób komunikuje się z ludźmi, i to, w jaki sposób podchodzi do różnych ludzi, a ponieważ ja z Izą spędzam dosyć dużo czasu i widzę ją w różnych sytuacjach, trochę bardziej prywatnych, bardziej służbowych, to widzę, że ona jest tak niesamowicie ciepłą osobą i nigdy nie daje odczuć, tego, że ma więcej albo lepiej. A teraz kim jest jestem? Koleżanko z pracy. Bardzo proszę. Tak skracamy dystans. <gry> Pewnie zastanawiacie się, jak wyglądają moje nagrania od tej technicznej strony, więc dziś Wam to pokażę. Filmy nagrywamy przy pomocy aparatów GH5 Lumix od Panasonic'a. Te aparaty są lekkie, porętne i gwarantują nam doskonałą jakość. Wszystko to dzięki funkcji stabilizacji obrazu oraz rozdzielczości 4K. Te aparaty doskonale sprawdzają się zarówno dla profesjonalistów, jak i dla amatorów takich jak ja. Ale jeżeli wydaje Wam się, że ja ten aparacik trzymam sobie sama i że to tak super wychodzi, to jesteście w błędzie. Zawsze towarzyszy mi profesjonalna ekipa, która dba o to, żeby było po prostu ładnie. Dziś jest ze mną Darek. Cześć! Nie ma dzisiaj ze mną Franka, który na pewno wyjaśniłby Wam różnicę między operatorem, a kamerzystą. Oprócz aparatów jest oczywiście światło, całkiem sporo tego światła. To światło powoduje, że wszystkie osoby, które tu występują, oczywiście najczęściej ja, ale również moi goście, wyglądają dobrze, świetliście i młodzi. Ale kiedy pada magiczne słowo akcja, kończą się żarty. Zaczyna się kilkugodzinna praca. Szczęście, że tę pracę uwielbiam. Żeby jednak rozpocząć, muszę się jeszcze ubrać. Pierwszy strój na dziś – sukienka. Sama ją sobie wybrałam, bo nie mam stylisty, muszę sobie jakoś radzić sama. Tak jak się przebieram, już niestety nie zobaczycie.